Czy na pierwsze badania lekarskie do WOM, do Wojewódzkiego Środka Medycyny Pracy, za jazdę po alkoholu może zgłosić się bez skierowania od starosty, ale podkreślam, na pierwsze badania, nie na kolejne. Witam, prawo jazdy straciłem początkiem stycznia za jazdę po użyciu alkoholu, Czyli 1 stycznia na policji dano mi dwie propozycje: 1000 zł i rok bez prawka lub 3000 i 8 miesięcy bez prawka. Także policja wie, co 1 stycznia robić, kiedy ma swoje żniwko. Nie przystałem na żadną opcję, bo o ile w drugiej propozycji finansowo się zgadzałem, to jednak czas 8 miesięcy był dla mnie zbyt długi. Sąd 14 stycznia wydał postanowienie zatrzymania prawa jazdy, o czym zostałem poinformowany. Sama rozprawa w trybie nakazowym odbyła się w połowie maja, a sąd orzekł 1000 zł i 6 miesięcy, czyli poleciało do dołu. Choć wnioskowałem sam 2,5 tysiąca złotych i 6 miesięcy, także czasami warto poprosić o jakiś najniższy wymiar kary, a potem dopiero, że tak powiem, no poddać się woli sądu. Zaskoczenie było ogromne, ale do dzisiaj nie otrzymałem żadnego skierowania ze starostwa do WOMP I tutaj mam pytanie, czy skierowanie powinno być mi dostarczone już po samym orzeczeniu przez Sąd o zatrzymaniu prawa jazdy czy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku w trybie nakazowym Czy na badania do WOMP mogę zapisać się i przejść bez skierowania, czy muszę mieć skierowanie Czy na badania do WOMP mogę się zapisać bez skierowania, a samo skierowanie okazać podczas wizyty w WOMP w wyznaczonym terminie. Chodzi mi o przypadek, że skierowanie dostarczone będzie już po zapisaniu się do WOMP. Szukałem na ten temat informacji również na Pana blogu, jednak nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi. Pozdrawiam. No, let's face the music, realia są takie, że czeka się zarówno na wydanie skierowania od starosty, jak i na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Urząd załatwia sprawę dość długo, oczywiście wyrok się musi uprawomocnić Sąd zapewne tam wysyła jakieś powiadomienie do urzędu No, w urzędzie też to musi tam jakoś się przymiętolić, ale no, jedno mogę być pewny o jednym Cię mogę zapewnić, że kiedyś zawsze Ci ten urząd coś tam wyda, No jak nie wyda, to niestety musisz się upomnieć Oczywiście w womp za żadne skarby świata, nie przyjmą Cię, ale powtarzam, za pierwszym razem bez skierowania, za pierwszym razem. Na skierowaniu jest wyraźnie napisane, z jakiego powodu tam jesteś skierowany, czy to alkohol, czy narkotyki, czy punkty, czy tam diabeł wie co, także nie polega to w womp że Ty coś tam gadasz, a WOMP się temu podporządkuje, tylko po prostu ma być wyraźne skierowanie od starosty. No i Ponieważ czeka się te kilka miesięcy, być może, jak tutaj widz wspomniał, rozwiązaniem jest umówienie jakiegoś terminu, oczywiście termin umawiają dopiero po wpłacie do kasy, a potem przekładanie go, jeżeli ciągle tego skierowania nie dostałeś. Teraz za bardzo nie wiem, jaka jest praktyka w womp czy wystarczy tylko wpłata do kasy bez pokazania skierowania, czy niestety to skierowanie trzeba tam w jakiejś administracji czy rejestracji pokazać Natomiast, w międzyczasie molestowałbym to Starostwo Powiatowe o wydanie skierowania, czyli prawdopodobnie by to polegało na tym, że trzeba by szybko okazać wszelakie możliwe dokumenty ten prawomocny wyrok sądu, no i być może, być może napisać jakiś wniosek, no, nie potrafię tego powiedzieć, ponieważ nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałem i nie za bardzo wiem, jak to praktycznie wygląda. Natomiast jeżeli już kiedyś straciłeś prawo jazdy, na przykład w przypadku negatywnych badań lekarskich czy to badania wąpowskiego, czy jakiegoś innego lekarza, to możesz za kolejnym razem badać się bez skierowania i do woli, prawda? Oczywiście na tyle, ile pozwolą ci na to Twoje finanse wierz mi, badania w womp nie są nie należą do najtańszych. Płacisz tam za każdego specjalistę. Oczywiście, prywatnie wątpię czy ta wytrwałość w finansowaniu WOMP zostanie sowicie wynagrodzona tym, co chcesz pozytywnym orzeczeniem. Ci lekarze nie mają motywacji finansowej tak jak lekarze prywatni. No i oczywiście, jeżeli nie spełniasz wymagań zdrowotnych to nie masz szans. Przykładowo, typowa sytuacja, dostajesz jakieś orzeczenie negatywne na rok, oczywiście do WOMP-u nikt Ci nie zabroni, jak to by powiedzieć, kto bogatemu zabroni chodzić co miesiąc, umawiać się co miesiąc, poddawać się tym badaniom, ale to, że będziesz ten WOMP, że tak powiem finansował, że ten WOMP się będzie doił, to nie oznacza, że kupisz sobie wynik pozytywny. Lekarze są tam bardzo pryncypialni, standardy są bardzo wysokie, także raczej na pójście takie, na zasadzie, jak to Ruski tam szedł na front, pagip, pagip, prawda jeden więcej, jedna wizyta w WOMP-ie mniej czy więcej, no, nie masz na taką sytuację yy, przejścia szans. Także, na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jak miałeś podobną sytuację, że zależało Ci na przyspieszeniu badań lekarskich WOMP, a nie miałeś że tak powiem, skierowania od starosty, czy jakiegoś innego dokumentu Cię kierującego Opisz to w komentarzu pod tym wideo Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka No, oczywiście, jeżeli ciągle nie jesteś moim widzem Tutaj, gdzieś na górze, po mojej prawej stronie, po Twojej lewej, na dole, są linki do subskrypcji I w ten sposób dostaniesz na bieżąco materiał z szeroko pojętych badań kierowców no i czasami z medycyny pracy. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.